Pomorzanin Toruń podejmuje Stele Gniezno. To spotkanie typu trzeba je wygrać i nie dlatego, że przegrywając ten mecz Pomorek traci już 5 punktów do steli, zajmujący piąte miejsce obrońca tytułu mistrzowskiego AZS AWF Poznań, nabiera wiatru w żagle i odrabia straty. Spotykamy się 29 stycznia w hali Bocznej Areny Torun, ulica Generała Józefa Bema. Na spotkaniu, którego Pomorek nie może przegrać. Zapraszam, Mariusz Strypciński